Eee. Yy, nagrywa się, nie wiem. Mleko o, Spróbujemy ta graba. O kurwa, nieważne. Ua. Ua. O kurwa! Oh, oh, o! No. Zrobiłem. Jak ta w tym kasku.